I'm nice. Nie widzimy, jak Ja, tak re. Anyway. A to, a, a. A, a. a. a. nie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 Dolera! <laughs> Eccoci <Olera. laughs> <laughs> <Olera>. qui, <laughs> <laughs> <laughs> bardziej bardziej interesujące. Co się robi? A? A? A? A? A? A? A? A? A? A? A? A? A? się A? A? O, A? Jezus Mario, tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. tak. Dobra. Tak, Tak, Nie, brudna! Brudna! Brudna! Brudna! Brudna! Brudna! Brudna! Brudna! Brudna! Brudna! Brudna! Tak. Yeah. Yeah.